Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Witam Cię w kolejnym hangoucie na żywo. Jeżeli będziesz chciał mi zadać pytania, to oczywiście musisz to zrobić poprzez czat po prawej stronie. Serdecznie Cię do tego zachęcam. Natomiast dzisiaj poruszę najpierw taki ciekawy temat, zaświadczenie czy orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do jazdy w pasach bezpieczeństwa. Temat wydaje mi się o tyle ciekawy, że od czasu do czasu niestety dostaję takież to komentarze od moich internautów, a komentarz polega mniej więcej na tym, że ponieważ ustawodawca nie wprowadził wzoru orzeczenia lekarskiego, to można wydawać zaświadczenia, czy jakieś inne druki wydawane przez lekarza, być może zwolnienia lekarskie z pasów bezpieczeństwa, być, być może opinie o zwolnieniu z pasach bezpieczeństwa, czy jakkolwiek by się to nie nazywało, może się to nie nazywać orzeczenie, tak jak w ustawie, a nazywa się tam jakoś Jakoś inaczej. i Jest to nawet poparte jakąś interpretacją Ministerstwa Zdrowia, które sobie może znaleźć tutaj pod tym linkiem. Pod tym linkiem tutaj jest jakaś odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, interpelacja, numer, i tak dalej, i tak dalej. O! Proszę zobaczyć, Pana zapomnieli tutaj zapomnieli tutaj dodać literki p, czyli wystarczyło pana osła, pa, przepraszam pana posła Kazimierza Moskala przekazano i tak dalej i tak dalej. I i i i i moment, coś mi tu wyskoczyło. Hmm. Reasumując, nie ma określonego wzoru orzeczenia zwolniającego z korzystania z pasów bezpieczeństwa. W związku z powyższym wystarczające jest stosowanie stosownej adnotacji na standardowym druku zaświadczenia lekarskiego. Szczerze mówiąc, w tej chwili standardowych, druki w zaświadczeń lekarskich może były za komuny. W tej chwili, kto co sobie wymyśli, to tak ma, prawda? Od lekarza leczącego, na przykład podstawowej opieki zdrowotnej ubiegającego się o takie zaświadczenie ze względu na stan zdrowia winno być honorowane. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zamiast orzeczenia może być to zaświadczenie. I w zasadzie nawet bym się skłaniał do tej interpretacji, gdyby nie parę faktów z mojego życia zawodowego, a mianowicie wystawiam te zaświadczenia już gdzieś powiedzmy, odkąd jestem lekarzem uprawnionym i kiedyś Wystawiało się to przepraszam oczywiście wystawiam orzeczenia ale wróćmy do początku w latach 90 na początku gdzieś do 96 roku wystawiało się jedynie tak zwane wystawiało się jedynie tak zwane zaświadczenia powoływało się na ministra zdrowia i tych zaświadczeń wydałem sporo było zaświadczenie. Każdy policjant wiedział, że wystawia się zaświadczenie. No i zmieniły się przepisy, wszedł wtedy kodeks drogowy, artykuł bodajże 39, z którymś tam punktem i nagle pojawiły się orzeczenia o przeciwwskazanej jaździe w pasach bezpieczeństwa, o przeciwwskazaniach zdrowotnych do jazdy w pasie bezpieczeństwa. No i ponieważ byłem chytry, co zrobiłem? No przecież miałem cały plik, parę bloczków, chyba z 5 czy 10, żeby nie skłamać z jakieś 200 sztuk tych zaświadczeń, no to po prostu wypisywałem te orzeczenia na zaświadczeniach, nie zmieniając nagłówka. I w zasadzie skończyło się to na wydaniu jednego zaświadczenia jako orzeczenia i za parę dni wrócił do mnie ten ziomek z pretensjami, że zatrzymał go policjant i ten policjant za żadne skarby nie chciał uznać zaświadczenia jako orzeczenie. I, I szczęście tego mojego ziomka było tylko takie, że był to były policjant, jak to mówią kruk, krukowi oka nie wykolę. były policjant dogadał się z policjantem obecnym. Ja po prostu y, zmieniłem to zaświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych dojazdy w pasach bezpieczeństwa na orzeczenie i jakoś sprawa się rozeszła po kościach no i od tej pory, żeby ci nie skłamać, od 2000 roku nie robię nic innego, tylko wystawiam orzeczenie, coś, co się w nagłówku ma orzeczenie i nie miałem też żadnych problemów z policją, nawet parę razy byłem w sądach, żeby poświadczyć, że takie orzeczenie wystawiłem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyszło w międzyczasie do mnie parę osób, które niestety dostały tak zwane zaświadczenia. Policjant przypierdziuchał z grubej rury parę złotych. No i ten ziomek nawet mi pokazywał to, to, to zaświadczenie. I raczej tłumaczenia tam wielkiego, tłumaczenia wielkiego nie było dla niego. i i nie wiem, jaką wartość ma, że tak powiem, ta odpowiedź pod sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z upoważnienia ministra na interpelację 22762. 762 może mieć dokładnie taką samą wartość jak na przykład interpretację Izb skarbowych, prawda? Izb skarbowych czy jakichś innych urzędów skarbowych, że to są jakieś że tak powiem, interpretacje indywidualne, i być może nawet zamierzenie tutaj jest jakieś słuszne. Natomiast no, problem jest taki, że te kilka osób od policjanta mandat dostały i grzecznie z różnych zakątków Polski podążyły do mnie, aby wymienić na coś, co się nazywa orzeczenie lekarskie. niezwolnienie, nie opinia, nie coś tam, nie śmoś tam, tylko y, orzeczenie lekarskie. I y, jeżeli należysz do tak zwanych prawdujących się, to oczywiście możesz, możesz sobie tutaj wydrukować tą interpelację, prawda, wozić ze sobą razem z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazanej jeździe, do pasów bez, w pasach bezpieczeństwa, z opinią lekarską, ze zwolnieniem lekarskim i tak dalej i tak dalej, co tam sobie lekarz nie wymyśli, ale według mnie sprawa jest prosta. Czemu lekarz nie ma od razu zrobić sprawy dobrze, czyli wystawić orzeczenie lekarskie o przeciwwskazanej jeździe? w pasach bezpieczeństwa, czyli jak to mówią, to, że nie ma określonego wzoru orzeczenia zwalniającego skorzystania z pasów bezpieczeństwa, to nie oznacza, że lekarz jako człowiek, no powiedzmy, światlejszy trochę czegoś takiego nie powinien wystawić, pomimo to, że ma tam jakieś inne, inne druki i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli należysz do tak zwanych prawdujących się, jeżeli chcesz coś policjantowi udowodnić, no to pewnie udowodnisz, pewnie jak pójdziesz, jak on ci przypierdził mandat, ty się odwołasz, pójdziesz do sądu, trochę sobie połazisz, sąd w końcu ci przyzna rację albo i nie przyzna, bo trudno mi powiedzieć właśnie jaka jest wartość tejże interpe interpelat, znaczy odpowiedzi na tą interpelację, wartość prawna, bo niestety policjant zastanawia się nad jednym. Jest w kodeksie drogowym orzeczenie, no to jest orzeczenie, to nie zaświadczenie, nie opinia, nie recepta, nie zwolnienie lekarskie, nie jakiekolwiek lekarski inny, lekarski inny druk stwierdzający, że tak powiem, przeciwwskazania zdrowotne do jazdy w, bezp w pasach bezpieczeństwa. Także uważam, że być może ci krytykujący je, mają formalną rację, natomiast pragmatyczna racja jest taka. Chcesz mieć jakąś korzyść z tego, że tak powiem, orzeczenia i masz jakiś problem zdrowotny, że no nie możesz tych pasów zakładać, no to po co ci jakieś tam tarmoszenie się potem z policją, udowadnianie się, prawdowanie. A jeżeli jesteś z gościa, gościem typu Kargul Pawlak, no to czemu równie dobrze możesz Możesz to sobie tam napisać, poprosić lekarza o wypisanie na jakimkolwiek innym druku, na recepcie lekarskiej, prawda? No, fantazja, tutaj akurat nie, lekarzy nie zna granic. No, poczekaj chwilę, wejdę na czata, jestem bardzo ciekaw, czy ktoś mnie jeszcze ogląda. Jeżeli jesteś na czacie, to się odezwij, jeżeli jesteś na czacie, to się odezwij. No, widzę, że ktoś jest, parę osób jest, prawda? Natomiast natomiast nie widzę żadnych komentarzy. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli masz coś ciekawego w kwestii orzeczenie czy zaświadczenie, czy jakikolwiek inny druk lekarski stwierdzający skazanie o jeździe w pasach przeciwwskazania do jazdy w pasach bezpieczeństwa, skomentuj to tutaj pod tym wideo. No i opisz, jak wyglądały twoje perypetie w przypadku szczególnie wypisania tegoż to druku na czymś innym, a nie z nagłówkiem "orzeczenie lekarskie. Patrzę, coś mi ręka drży na tym YouTubie, chociaż może nie będzie tak źle. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, do zobaczenia w moim wideo. Myślę, że będzie za parę dni, jeżeli masz jakiś temat, Koniecznie skomentuj w komentarzach i koniecznie też zapisz się, zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Także bye bye.